Czołem, Piotr Godziński z tej strony, naczelny portalu sasana.pl. Serdeczne dzięki za oglądanie filmów na naszym kanale. Jeśli chcielibyście poczytać więcej artykułów lub dostać darmową książkę z projektu Dam Madana, wejdźcie na naszą stronę, link w opisie. Ogromne podziękowania dla naszych patronów, którzy wspierają nas na portalu patronite.pl. Wielkie sadu i ukłon w Waszą stronę. Jeśli chcielibyście nas wesprzeć, wejdźcie na stronę patronite.pl sasana.pl. Oczywiście zasubskrybujcie nas i włączcie powiadomienia, jeśli podoba się Wam to, co dla Was robimy.